i miały je w obfitości. Brama w czasach starożytnych spełniała rolę sądu. Podejmowano w niej decyzje, przeprowadzano rozprawy sądowe. Brama to również granica miasta, dzieląca bezpieczną wewnętrzność miasta od niczym niezabezpieczonej strefy zewnętrznej. Jezus zatem zaprasza nas do osądzenia samych siebie. Osądzić siebie w swoim wnętrzu to nic innego, tylko uznać w sobie winnego. Uznać siebie grzesznikiem. Co bowiem powoduje, że uciekamy przed sobą? Nasze poczucie winy. Wielu za czasów Jezusa miał, musiało zdać egzamin bramy. Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Piotr wszedł przez bramę na dziedziniec Kajfasza i gdy już zobaczył prawdę o sobie oraz ją usłyszał z własnych ust, wyszedł na zewnątrz. Wiedział już wszystko o sobie. Tylko przez Chrystusa można mieć dobrą relację z Jego wyznawcami. Mówiąc inaczej, jedyny, możliwy, dobry kontakt z owczarnią dokonuje się przez pasterza, który jest bramą prowadzącą do owczarni. Usiłowanie nawiązania kontaktu z owcami, pomijając pasterza, jest znakiem złych zamiarów wobec owiec, Jezus zdecydowanie nazywa takich złodziejami i rozbójnikami. Jedynie ci, którzy wchodzą do owczarni przez bramę, są dla owiec bezpieczni. Co to znaczy wchodzić przez bramę? To słuchać Jezusa, stosować się do Jego nauki i tych zasad, które obowiązują w owczarni chodzący z pominięciem bramy, nosi w sobie złe zamiary wobec owiec. Jest złodziejem i rozbójnikiem. Złodziej to ten, który pozbawia wartości, jakie są największe w człowieku wiary. Co może uczynić złodziej i rozbójnik? Osłabić wiarę, poddać w wątpliwość życie wartościami, zniechęcić do podążania wąską drogą i do wchodzenia przez wąską bramę, budzić wątpliwości w tych, których wiara jest osłabiona przez bolesne doświadczenia życia. Wchodzący przez bramę do owczarni oczyścili się we krwi baranka. I przyjęli Jego Słowo za przewodnika. Oni nie zagrażają owcom, ponieważ są prowadzeni według tej samej nauki, karmieni taką samą paszą. Jezus proponuje zbawienie przez Słowo będące paszą, umacniającą w drodze do Jego osiągnięcia. Do owczarni Jezusa wtargnęli złodzieje i rozbójnicy. Byli to faryzeusze, kapłani, uczeni w Piśmie, którzy wprowadzili zamęt, budząc lęk, a tym samym niepewność w tych, którzy już poszli za Panem. Jezus jest jedynym źródłem zbawienia. Ci, którzy proponują zbawienie poza Nim, są zwodzicielami Będąc rozbójnikami i złodziejami, mowa jest o nieuczciwości w nauczaniu wiary przez arcykapłanów i uczonych w Piśmie.